Wnętrze Chaty w Bielicach To jest taka stołówka, jadalnia Recepcja Za chwilę zjemy ostatni niedzielny obiadek. Filmuje Darek Kraśnicki, 30 marca 2014 roku, Bielice, Hata Cyborga.